W 2016 roku było około 140 000 osób, u których zdiagnozowano raka okrężnicy lub odbytnicy. Objawy tego rodzaju raka są zwykle ignorowane, a wiele osób nie otrzymuje koniecznego leczenia na czas. Skurcze. Skurcze brzucha są jednym z objawów wielu problemów zdrowotnych. Skurcze nie są tak naprawdę sytuacjami nowotworowymi i dlatego ludzie łatwo je ignorują. Jednak ważne jest aby zrobić różnicę jeśli skurcze żołądka trwają dłużej i jeśli są zbyt intensywne to może to być znak raka jelita grubego. Musisz natychmiast udać się do lekarza. Zmęczenie w przypadku gdy zmęczenie stało się ciągłe mimo, że pacjent wystarczająco długo spała dieta jest dobrze wyważona, a także inne oznaki raka jelita grubego należy niezwłocznie udać się do lekarza specjalisty. Nieoczekiwany spadek masy ciała. Nieoczekiwana i dramatyczna utrata masy ciała może być wskaźnikiem wielu rodzajów raka. Niewyjaśniona utrata masy ciała jest często opisywana jako niezamierzona utrata co najmniej 5% masy ciała w okresie 6 miesięcy. Na przykład jeśli ktoś kto ma 150 funtów traci około 7 funtów szylinga w ciągu 6 miesięcy bez robienia czegokolwiek można określić jako niewyjaśnioną utratę wagi. Nieregularne ruchy jelit Polipy okrężnicy są komórkami, które ostatecznie mogą przekształcić się w komórki nowotworowe i z tego powodu wpływają na ruch jelit, kiedy faktycznie przekształciły się w nowotwory. Guzy te mają zdolność wpływania na sposób funkcjonowania jelita grubego i prowadzą do zmian w stolcu.